Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa, subskrybentów, nowych widzów. Witam Pani Julitko. Widzę, że czat jest uruchomiony. Bardzo mnie to cieszy. Pani Julitka będzie mi pomagała. Ja witam serdecznie. Jestem tutaj na moim kanale Oracle Miłości Loeli. Oczywiście ja jako wróżka Loelia witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się że Państwo u mnie znowu są na czacie live i zobaczymy, co dzisiaj pokażą dla Was, kochani, karty. Karty Tarota i karty Lenormanda, czyli Lenormor kart po polsku. Kochani, zobaczmy, co dzisiaj wydarzy się podczas wróżb, jakie historie Jakie tendencje, jakie miłosne sprawy, jakie miłosne pytania. I oczywiście, kochani Państwo, jakie odpowiedzi, wskazówki, impulsy od kart dostaniemy. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I teraz powiem... Moi kochani, o regułach naszych wróżb. Oczywiście będą... Cześć Bibi, dzień dobry, dobry wieczór Bibi. Widzę Cię też kochana, natomiast nie widzę całego czatu. Więc kochani, będą obsługiwani tylko Ci, którzy kupują znaczki. Znaczki są pod czatem w różnych cenach. I te znaczki też regulują Wasze wróżby. Są tak zwane małe wróżby od 5 do 10 zł. Są średnie wróżby od 10 do 20 zł. I są duże wróżby od 20 zł w, w, w górę, tak? I to, to, to są po prostu dla mnie tylko wskazówki, jakich wróżb ja tutaj, jakich kart używam, czyli ile kart, jaki duży jest rozkład. Więc wiadomo, że w zależności od kosztu znaczków są różne też rozkłady, prawda? Dobrze, kochani, żeby nie komplikować. Oczywiście Pani Julitka pomaga mi spisywać w kolejności znaczki, ale proszę nie denerwować się, jeśli jakiś znaczek zostanie nagle z kolejki pominięty, ponieważ ten czat nieraz idzie szybko. Ja naprawdę nie widzę całego czatu, tylko poszczególne zajawki, natomiast bardzo Państwa proszę, jeśli wydarzy się coś takiego, że nie będzie po kolei, ponieważ nagle przeleci nam jakieś pytanie lub pytanie będzie niekompletne, to nie wszczynajcie jakiejś dyskusji, tylko po prostu czekajcie cierpliwie i ja postaram się oczywiście wszystkim zrobić te wróżby. Kochani, jeszcze chciałam powiedzieć, że wszyscy nowi, wszyscy nowi, kochani, Widzowie, którzy nagle weszli na ten czat, proszą o subskrypcję mojego kanału, dobrze? Żeby grupka była coraz większa, no żebyśmy się wspomagali w tych trudnych, miłosnych, emocjonalnych sprawach. Yy, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że pytania mają być zadawane prosto. Proszę nie pytać żadnych długaśnych, nie pisać żadnych długaśnych yy, yy, zdań z przecinkami. Proszę nie pisać Waszych historii, proszę nie pisać długich pytań, ponieważ ja i tak tego nie jestem w stanie tutaj czytać, bo to szybko przelatuje, tylko pytać prosto, tak jak dla dziecka, z kartami trzeba jak z dziećmi, bardzo proste, nieskomplikowane, niezawiłe pytania, czy on mnie kocha, czy Jacek mnie zdradza, czy Krzysztof napisze, czy Jasiu yy, chce spotkać się ze mną, czy... Krzysztof ym, ma inną kobietę. Czy pogodzimy się? Proszę pisać proste, dobrze? Ym, natomiast nie zapomnieć proszę o swoim imieniu i o imieniu partnera. Czyli Anna zadaje pytanie, a Krzysztof to jest jej osoba ukochana. Więc potrzebuje zawsze dwa imiona: imiona pytającej osoby i osoby ukochanej. Także nie zapomnijcie o imionach, żeby to nie było, kochani, incognito. Także dat urodzenia proszę nie pisać, daty urodzenia tylko na wróżby indywidualne, dobrze? Oczywiście zapraszam wszystkich również na wróżby indywidualne, ponieważ wtedy jest właśnie z datami urodzenia i ze zdjęciami. Natomiast tutaj są też krótkie pytania do kart, tylko potrzebuję imiona, imiona pytającej osoby i imiona partnera lub partnerki lub ukochanej osoby. Kochani, 4380 subskrybentów jest w tej chwili na tym nowym kanale, który ma 8 miesięcy dopiero. Jeszcze nawet nie minął cały rok, dopiero 7-8 miesięcy jest ten kanał, więc wypijmy wspólnie, kochani, Toast za to, że się poznaliśmy, spotkaliśmy. Zapraszam serdecznie, mam dzisiaj ciepłe winko i wznoszę to za nas wszystkich za to, że mieliśmy okazję się spotkać na tym kanale tutaj wirtualnie i że się wspieramy po prostu w tych trudnych emocjonalnych sprawach, jakie są związki, relacje. Weźcie sobie też coś do picia, czy winko, czy soczek, czy kawkę, czy herbatkę, to co lubicie, lub, nie wiem, szampana, piwo. Po prostu wszyscy to, co lubią, żeby troszeczkę mieć taki miły czas ze sobą i zaczynajmy, kochani. Więc kto kupi pierwszy znaczek, to ten zostaje jako pierwszy tutaj obsłużony. Zapraszam. I zaczynamy, kochani! Czy widzicie Państwo, Pani Julitko, znaczek na dole czatu? Czy jest ta ikonka z tym znaczkiem do kupienia? Proszę mi napisać, bo ja nie widzę tego. Widzicie tą ikonkę, żeby kupić znaczek? Tak, ok, dziękuję. Dziękuję Pani Julitko, więc jest ta ikonka, tak? Właściwa, bo ja tego nie widzę, przypominam, jestem na iPadzie, więc liczę tylko na Pani tutaj pomoc. Tak, okej, okay, super, dobrze, dziękuję, dobra, ok. No dobrze, więc czekamy kochani na pierwszy znaczek. Tyle no more. Zapraszam Kupcie symboliczny znaczek I zobaczymy Co pokażą karty Bibi. Ok, Bibi. Napisz imiona oczywiście. Mhm, super, Bibi. Zadaj pytanie i daj imiona, dobrze? Byśmy widziały. Przyszłość mojej relacji z Jarkiem. Edyta, ok. Mam już, Pani Julitko. Przyszłość relacji z Jarkiem przyszłość relacji Edyty z Jarkiem ok przyszłość relacji Edyty z Jarkiem ok, duża, ok już zobaczymy kochana Edytko cieszę się, że jesteś z nami i też, że jesteś zawsze na czacie u nas, na filmikach cieszę się bardzo właśnie są osoby, które często są Które często są na kanale często są obecne, często piszą komentarze często są na czatach z nami wygłupiają się lub piszą różne historie więc bardzo się cieszę Bibi jest u nas znana na czacie dobrze, czyli Edytko przyszłość Edyty przyszłość relacji Edyty z Jarkiem przyszłość relacji Edyty z Jarkiem powiedzcie karty pokażcie, pokażcie kochane karty Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie, kochane karty, przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie, kochane karty, jaka będzie przyszłość w relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Proszę o wskazówki kart. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Proszę pokażcie karty przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie karty przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie karty. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie karty. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. No, tutaj są blokady jakieś przed kontaktem. Ok. Chodzi o uleczenie Waszych kontaktów, by one były bardziej stabilne, mocne, um, jakieś, nie wiem, czy coś między Wami teraz się złego zadziało, ale nie ma jeszcze być może klarowności i stabilności w tym związku, trzeba tutaj również troszeczkę poobserwować, co jest na rzeczy, co jest problemem Waszej relacji, tak? Tutaj jest jakiś problem, który psuje coś, coś, nie wiem, frustruje, coś, yy, yy, nie wiem, jakieś niejasności są i tutaj przyszłość tej relacji jest taka, że chce Jarek na pewno coś tutaj wzmocnić, by było stabilniejsze, tak jak to drzewo stabilne tutaj, tak? jakby jakiś taki dąb stabilny. Tak samo Wasz związek ma się ustabi, ustabilizować, tak, wyleczyć wszystkie jakieś problemy, problemiki, które macie, to wyleczyć się powinno, co jest tutaj znakiem tej e, e, tęczy. Wszystkie jakieś problemy, które macie, choróbska, czyli toksyczności, które macie, powinnyście uleczyć. Powinniście też się zastanowić, za, za, zaobserwować, co jest takim głównym frustratorem, tak? Główną frustracją Waszej relacji. I to powinniście naprawić, żeby było więcej w Waszej relacji e, balansu, harmonii, zgody, takiej, takiej pięknej, rodzinnej wręcz atmosfery i więcej pięknej seksualności. To powinniście jakby jeszcze wzmocnić, naprawić, upiększyć. E, to, także zastanówcie się. I też Ty, Adytko, zastanów się, Bibi, co tutaj należy właśnie y, wyleczyć, uzdrowić, wzmocnić, tak? ustabilizować, by było jeszcze y, piękniej, y, by była harmonia przede wszystkim, by była zgoda i harmonia w Waszej relacji. Y, przyszłość relacji, tutaj jeśli chodzi o przyszłość relacji, ważne, ważne i najważniejsze jest, by była harmonia, balans, Piękna seksualność, piękna intymność, rodzinna atmosfera. Na pewno będą tutaj regularne spotkania. Co jest ważne, w przyszłości powinniście tutaj zbudować przede wszystkim fundament takiej przyjaźni, lojalności, wierności, przyjacielstwa, które będzie po prostu jakby podłożem tego związku, gdzie będziecie czuli oboje, że możecie na siebie polegać, że jesteście pomocni, że możecie sobie zaufać, takie coś, to co jest potrzebne, żeby mieć po prostu klarowną, yy, stabilną sytuację. I na tej przyjaźni musicie zbudować. Też Pani tutaj chce wiedzieć, że On jest wierny i lojalny w stosunku do Pani, tak? Także Pani też patrzy w tym kierunku, Pani też myśli, że On jest Pani bliźniaczą duszą, że Pani jakimś, nie wiem, takim yy, ważnym jakby partnerem, który podsunął Pani los, tak, z, przy, z przeznaczenia powiedzmy, Pani w to wierzy, jakby Pani to czuje i tak, tak może też być, tak może też być, ale ten fundament, który jest tu potrzebny, żeby wyjaśnić tą jakąś taką nieklarowną sytuację między Wami, to jest przyjaźń, zaufanie, lojalność, wierność. Pomoc, pomoc, pomoc na dłoń, jakby zaufanie do siebie, że możecie na siebie liczyć. No i dużo spotkań, spotkania regularne, powinny znowu nastąpić w jakiejś pięknej, takiej harmonijnej atmosferze. Tutaj, jakby on chciał, żebyście mieli właśnie kontakty, pomimo jakichś takich kryzysów, które macie, jakieś nieklarowności, żeby te kontakty znowu tu odnowić, żeby znowu zaryzykować nową szansę, nowy związek, nowe pogodzenie się. On wróci, on przyjdzie, bo tutaj mamy kartę wracacza, kartę powrotu, tak, kartę powrotu, czyli nawet jak jest coś między Wami teraz ze złego, coś, nie wiem, coś się wydarzyło takiego, co zepsuło Waszą jakąś relację czy, czy kontakty, to tutaj on powraca, on powraca i chce wzmocnić te kontakty, chce mieć dobrą sytuację. Tutaj są jakieś blokady przed spełnieniem marzeń i też przede wszystkim blokady prze, przed głębszymi uczuciami, by się głębiej, mocniej zaangażować w ten związek. Tu są poważne blokady. Oboje też wiecie, że ta relacja Wasza nie jest prosta, nie jest łatwa i wymaga bardzo dużej, mozolnej, ciężkiej pracy. Nad tą relacją by się udało, by było harmonię dużo, by było dużo właśnie tej, tego balansu, tej pięknej seksualności. To wymaga wszystko Waszej obopólnej pracy. I to go też może przeciążać, że on tu blokuje, że on ma lęki, że on tutaj jakby, nie wiem, coś blokował, tak? Te głębsze uczucia, które on ma, które czuje, które są egzystentne, on jakby blokuje te uczucia, on się tego boi. Natomiast musicie stworzyć piękną, rodzinną, harmonijną atmosferę, wtedy otworzy się może on na te głębsze uczucia, ponieważ jest tutaj marzenie również spełnienia, spełnienia em się emocjonalnego w tym związku. To będzie możliwe, jeśli on przestanie tutaj blokować, bo są jakieś lęki, blokady, coś, co przygniata was tak, w tym związku, w tej relacji. Nie wiem, czy są to kłótnie, czy są to jakaś, jakaś zdrada, czy, czy są inni tam, nie wiem, trójka jakaś miłosna, tak, ale tutaj coś jest przygniatającego. I trzeba te blokady najpierw odsunąć. Przyszłość tej relacji może się udać. Może być dobra, może, yy, może być tutaj coś z tego, czyli z tej mąki, może być jeszcze chleb. Jak przywróci się, jakby przyjdzie z powrotem harmonia, balans, piękne, miłosne uczucia, atrakcyjność, seksualność, piękna intymność, no i też piękna familijna, jakby to się mówi, rodzinna atmosfera. Tylko trzeba się tu przypatrzyć, przeanalizować, co jest tu frustratorem u Was, ponieważ jest jakiś problem, jest coś na rzeczy, co blokuje, co frustruje Was, co obciąża Was, ale musicie tą blokadę pokonać, te lęki pokonać, musicie oboje pracować obopólnie nad tym związkiem, żeby się udało. Obopólnie, czyli dawanie i branie, obopólna praca nad tym związkiem. I żaden nie ma tylko oczekiwań, tak? Tylko oboje pracujecie nad tym związkiem i wtedy może się tutaj udać. Także życzę Ci, Edytko, wszystkiego dobrego z Jarkiem. Oczywiście niech się spełnia, niech przywróci się zgoda, harmonia, balans do tego związku. Niech wzmocni się ten związek, uleczą się wszystkie te frustracje, jakieś niesnaski, jakieś problemy. Niech się to wszystko uleczy. Dziękuję serdecznie, Edytko. Następne pytanie proszę. Wznoszę oczywiście toast za wszystkie miłosne tutaj sprawy. Jesteśmy dzisiaj królowymi kielicha. Znaczy, jak to się mówi, królowa kielicha znowu tutaj się pojawiła. Tak, królowa kielicha to karta tarota, bardzo y, pełna emocji, uczuć. Niech się dzieje, niech się spełnia Bibi. Oczywiście. Oczywiście. Proszę o następny znaczek, kochani. Bardzo dobrze, tak. Czyli ta harmonia, no tak. Na pewno byście tutaj nie zaglądały po wsparcie, gdyby wszystko było wspaniale, tak, genialnie. Na pewno są jakieś problemy w związku, myślę, tak nawet logicznie to biorąc. To, co karty pokazują, lęki, blokady, tak, obciążenia. Zapraszam następną osobę, kochani. Kupujcie symboliczne znaczki. Zapraszam serdecznie. Wszyscy, którzy chcą, oczywiście, więcej zobaczyć problemów, tak jakie są rzeczywiście dokładnie problemy, to wtedy zapraszam na wróżby indywidualne, bo wtedy potrzebują daty urodzenia, wasze zdjęcia, zdjęcia partnera. Wtedy możemy wejść głębiej w całą tematykę. Zapraszam kochani na kupowanie znaczków i na następną osobę do wróżb. Pani Julitko, jest jakiś znaczek, bo nie widzę żadnych informacji. Proszę Bibi, napisz mi w komentarzu czy się zgadza? Mhm. Poczekamy jeszcze chwileczkę. W następnym tygodniu jest już miesiąc luty, zaczyna się miesiąc luty, więc będę na pewno robiła horoskopy. Zrobię jeden filmik z horoskopami. Barbarko, o tych prawojazdach to proszę kupić znaczek, to mogę powróżyć. Dobrze? Czekamy na kupno znaczka. Znaczki są pod czatem. Trzeba kliknąć i tam zrobić zapłatę. Mhm. Także zapraszam w następnym tygodniu na horoskopy, które będę nagrywać jutro. Proszę... Y Patrzyć na mój kanał, zasubskrybujcie, kochani, mój kanał i zobaczcie, kiedy wyjdą horoskopy w następnym tygodniu. Być może we wtorek. Tak myślę, że we wtorek właśnie już puszczę horoskopy dla wszystkich znaków na miesiąc luty. Także zapraszam serdecznie. A teraz zapraszam wszystkich do kupna znaczków, kochani. I zadania jednego pytania do kart. Przepraszam serdecznie, kochani, sprawy miłosne. Również możecie pytać o prawo jazdy, o finanse, o Waszą pracę, kupno-sprzedaż domu, przeprowadzkę, rozwód, o Waszego partnera, nawet sprawy dzieci też. Także możecie wszystko pytać o co chcecie, oprócz chorób. Oczywiście na choroby tutaj nie robię, ponieważ choroby to... Jest sprawa medyczna i za to jest oczywiście od, odpowiedzialny lekarz. Dlatego e, tego nie robię, ale na wszelkie inne tematy robię oczywiście wróżby. Także zapraszam. O! To, zobaczcie, jaka karta mi się tutaj pojawiła miłość. Czyli ktoś tutaj, nie wiem, marzy o miłości, ktoś z Was tutaj chce sobie powróżyć pewnie na miłość, więc zapraszam, kochani. Zapraszam Was do wróżby na miłość. Następna karta, która mi wypadła. Tutaj ktoś jest skąpy, ktoś trzyma się swoich zasadniczych reguł, priorytetów, wartości, trzyma się rękoma i nogami, jak widzicie, swoich przekonań, swoich starych struktur lub nawet tutaj mówi taka to o skąpstwie. No, dzisiaj coś widzę. Y Sobota, może koniec miesiąca, może ludzie są jacyś, nie wiem, zalatani, zabiegani, zestresowani. Więc jeśli nie ma już znaczku Pani Julitko, to życzę wszystkim miłego wieczoru. Ja będę w takim razie teraz nagrywać yy, nowe filmiki, horoskopy. I będę się skupiać, żeby te filmiki były dla Was fajne, ciekawe w następnym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do komentarzy. Zapraszam do lajkowania. I do usłyszenia na moim kanale Oracle Miłości u Loeli. Wznoszę toast jeszcze raz za Was. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce na moich filmikach, na moich wróżbach. Zapraszam wszystkich do oglądania moich wróżb oraz na wróżby indywidualne poprzez e-mail. Kontaktujcie mnie na e-maila. Do usłyszenia. Dobranoc.